poczucie winy i słaba ta ambicja, to przesada. A, a a jak to, jak to, jak to? Ta ambicja, to przesada. A, a, a, Gdy role się odwrócą Więcej zielonych zmęczeń Więcej Więcej